Lucjan Babczyk, dzień dobry, dobry wieczór, witam na moim kanale. Jest następny, jest następny Trzeba nakręcić jeszcze, moment, bo to nie nie nie ma tak, Trzeba musi być film jakiś no, Metr, ja szczęście. metr jest metr Jest metr, ale pięknie chodzi Jeszcze go nie złapał, pięknie chodzi Tylko, że no, wszystko jest wymazane Się po tu zbijał, jak... Tak po to Dobra, film, proszę. Ryba wyciągnie ręce. No, oh! Jeszcze jest ta ryba, jeszcze jest ta ryba, jeszcze jest Ale on się. No, nie, no, no przecież tego jeszcze się nie kończy prawie ta ryba. No pięknie, pięknie. Tak, stój tak, jak już stoisz. Trzeba nakręcić jeszcze, moment, bo to nie, nie, nie ma tak, trzeba, musi być film jakiś. No, ryba wyciągnięta, no i, górę, i do góry, i jeszcze jest ta ryba, i jeszcze jest ta ryba, i jeszcze jest ta Ale ryba, szana, i, jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. No nie, no, no przecież tego się nie kończy prawie ta ryba. <laughs> no pięknie, pięknie. A ja robię trawkę. Papyczka. Bulka, czosnek rybka i mleczko tej i można ryż z chyba tej chwili, w tej chwili, w Pani, ale można? Można? Pani ja. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie można nie ma, nie ma, nie ma, nie nie ma, nie żaden nie żaden. No, to to to ma, te podstawowe jedzenie, co mówiłeś, że widziałeś w internecie. Eten. Ryż? No. No i, i ten. I naleczko pod nie? Mleczko kokosowe, papryka, papryka i ta cała reszta. Zajebiste. Teraz to byłby pięknie Panie Rutku. jeszcze więcej gazu. I zaraz zamknij ssanie. Bo go zalejesz. I gaz. Dzisiaj sterze Romek. Mamy kolejny dzień wędkowania. Piękna dzisiaj pogoda. Oprócz nas jeszcze kilku wędkarzy na łodziach. No śliczny dzisiaj jezdzionek. Pięknie, chmurki wychodzą Nawet jedna ryba jest złapana Miejsca prześliczne, jest, od zatoczka aż się prosi, żeby tu się roiło od szczupaków Robimy pełną dokumentację Przynajmniej krajobrazową Bo co do innej to tak Nie chcą nas rybki, nie chcą współpracować z nami o, kolega coś zaciął, bo słychać że trzeszczy. No jest pięknie, ale będziemy płynąć dalej. Trochę pod słońcem, ale niestety nie da rady inaczej. Kolega Witold zaciął i to jakąś poważną sztukę. I będzie walczył. Sztukę się nawet nie chce pokazać. O, o, o, o, o, o, o, o, o, no, dawaj ją do góry, dawaj O, jaki ładny jestem Przez moment go widziałem Taka dziewięćdziesiątka jak nic Pomału, na gumeczkę Na gumeczkę Na gumkę, zielona Pokaż się, zadowolony, jak na razie? <śmiech> dobra, o Dobra, dobra, już go będę brał Ryba się nie chce poddać Właśnie próbujemy ją, znaczy się ja próbuję jej wsadzić coś do pyska, ale nie mogę, otwórz tego dzioba, o ty. E? No tak to mi się wyślizgnie, patrz, jest, jest, jestem sztuka piękna i jedziemy do góry. No proszę panie Witku, proszę, taka piękna sztuka jestem. No śliczna, zaraz ją weźmiemy, będziemy oglądali. A, fakasz się, fakasz się, fukasz się, o! się, o, teraz wreszcie widać całą rybkę. Podnoś ją do góry, podnoś, podnoś. Podnoś do góry. Do wyżej, wyżej. Fajnie. Fajna jestem. Puszczał. No. Dobra. Czyli co? Włącz. Już. Rybka jest. I idzie. Ile? 60? 9. Tak, 69. Dobra, i rybkę wypuszczamy. Hej! A wrzuć go może pod dnia? A może akurat? Jak ja po roku prawie wyciągnąłem swoją gumę, swoją obrotówkę. Pusty przebieg. Pusty, pusty. Zaczepiony jesteś chyba. Tam zaczepiało, zaczepiało, i zaczepiono. A mnie no, Oj, ale rzuciłem. Szli No ładny No ładny, ładny Ładny no, Ładny Piękny, ładny szupaczek wyczep się wyczep się chciałem żeby się wyczepił ale przy tym to nie ma chyba szans jo Pięknie Ja bym go odczepiał, by go jeszcze chwilę mógł go trzymać Nie ruszasz Elegancja Fuh, Piękny Plus minus Siedemdziesiąt. 75 Nie, Nie no ty już masz, no, ani nie jest za duży, nie? No, bo to jest większy od tamtego No teraz jest ładne słońce i ładno masz bluzę, no to ewentualnie tylko tej. Nie, no to wypuszczamy go Wypuszczamy go Do widzenia Złapał się na takiego sliderka, Podobno przed burzą biorą ryby Tutaj tak widać, że zaraz coś się będzie działo Popar co zapałem No, no Tak się szybko zamykały, nie, że zdążyły, zdążyły Małże O kurczę, mogę je wziąć na obiad no, Po deszczu, piękne, czyste, świeże powietrze Całą gębą może oddychać <grych> I żadnych kopalni, żaden syf z ulicy tu nie leci ani spaliny z samochodu Żyć nie umierać Ludzie, przeprowadzajcie się do Szwecji Jeden półmetrowy Półmetrowy? Pół! Półmetrowy Pięćdziesiąt centymetrów taki Ale my jesteśmy tu dopiero 20 minut Uważajcie, bo tu kamieni od groma, to nie tylko ten, tutaj cały kawałek to jest... A, No. Piękny skok, Pistoletny. pistolet, Pistoletny. ale ładny. Ja podniesz go, o. podniesz. I popknij. No, wyciągaj go. Dać szczypce, dać szczypce. Już się wyczepił Nie ja hmm. jednego szupano, jednego szczypca, jednego. O, wreszcie coś wesołego Cześć No witam Australia Cześć. Cześć. Cześć. Ja tylko sprawdzam jak tam połowy Na, na łodzi jesteśmy Z Australii? Z no, Australii jest... A, czyli łowicie No dobrze Złowiliście coś więcej niż te dwa czekolki? Jasne Dzień dobry, tata zaliczył ze 30. proszę nie obrażać nas. Dzień. A ja chciałem się dowiedzieć, która godzina u pani w tej chwili jest. To nadal jest. Też, też jest która godzina, godzina jest? szósta wieczór, więc jeszcze jasno. Żadni. Szósta wieczór. Która? Ja szósta wrócę. wieczór, osiemnasta. Ja mam wieczór. A uważasz, wieczór. Tak? Wiem, ja Już mówię, u nas jest 1313 13. I kolega złapał rybę Pokaż rybę 13, taki sam jak w Polsce Witek Pokaż pokaż córce Czekaj no, ci, pokażę, pokażę to... pokaż, ci włącz kamerę Pomału. Włącz kamerę Уж не <laughs> Рыбка есть. Musi być cały czas lekko na ssaniu On w ogóle był cały czas na ssaniu bo w ogóle nie No więc mówię, że musi być na ssaniu Nie trzeba zamykać No to, to będzie palny. No to trzeba wybrać Wiosłowanie albo... Nie, trzeba to ściągnąć makika, nie coś zrobić A Tam jest boja rzeczywiście No Nie biorą na te pomarańczowe? Nie no. Pomarańczowe o, Pierwsza, była linka Chciałeś to tutaj? Nie powiem, nie powiem Pięknie jest, słonecznie Malutki wiaterek, walczymy dalej A tu sobie siedzi mewka Na gnieździe